Nie rzucajcie pereł swoich przed świnie. To wezwanie Chrystusa, chociaż bardzo ostre, ma jednak ważne i powszechne zastosowanie. Kiedy dzisiaj nasilają się ataki na nasze wartości, na nasze świętości, potrzeba nam z odwagą stanąć w ich obronie. Nie możemy pozwolić na profanowanie naszych świętości, na deptanie naszych pereł.